Ale nie wyszło. Więc będzie o fura. Widzę czerwony i niebieski W głośnikach Olsza jebać psy, kochać pieski Droga jest prosta, nie dogonisz mojej bestii To nocna jazda, nie czuję żadnej presji Czarny asfalt, czarne koło, czarny styl Typie to nocna jazda, zobacz na mój czarny grill Stare baby się spinają, a my ciągle mamy chill Bokiem zakręc, zobacz kurwa jaki styl, słyszę krzyk Mówią do mnie się guwer, ja to zwykły chłopak z bloków Tyle, że mam szybszą furę, to jest fort, to nie fokus Ona chce mnie zaczarować, ja nie wierzę w hokus pokus W cieniu nie chce się już chować, łapię ją na autofocus, ej W lusterku widzę czerwony i niebieski W głośnikach Olsza jebać psy, kochać pieski Droga jest prosta, nie dogonisz mojej bestii To nocna jazda, nie czuję żadnej presji Czarny asfalt, czarny, koło, czarny styl Ty to nocna jazda, zobacz na mój czarny grill Stare baby się spinają, a my ciągle mamy chill Bokiem w zakręt, zobacz kurwa jaki styl Słyszek krzyż Lewy pas i to odciny, Patrzą na mnie skurwy syny Nie czuję winy, nie czuję winy Nocą gdy zapierdalamy, mamy tu grube przekminy Robimy dymy, co robi Szukamy kłopotów, w radzie czego to dzwonimy? Icyk, dwójeczka, lecimy do odciny. Bawię się łopatkami, nie znaczy, że grzebie w piasku. Ona, gdy wsiada do mnie, to wszędzie szuka kakasku. W lusterku widzę czerwony i niebieski. W głośnikach olsza jewać psy, kochać pieski. Droga jest prosta, nie dogonisz mojej bestii. To nocna jazda, nie czuję żadnej presji. Bum!